Cześć, mam na imię Natalia. Zdecydowałam się zrobić rozkłada jazdy w kategorii A1 w Szkole Autoria. Za chwilę zobaczycie, jak wyglądają moje pierwsze godziny jazdy i moje całe poczynania na tym motocyklu. Składasz Na początku składasz nóżkę, bo on jest na nóżce, tak? Składamy sobie lewą nogą nóżkę. Dokładnie. Teraz patrzymy, czy jest na luzie. Jest na luzie. Tu jest rozrusznik od prawej strony na odpalamy sprzęgiełeczko dajemy sobie, tak, wciskamy sprzęgło, dajemy sobie jedyneczkę na dół, lewą nogą. na dół, tu, tak, na dół, na dół tą dźwignię. Tą czy tą? Tak, nie tą, bo to jest podnóżek. O, lewa noga, lewa stopa na podłożu mhm. i z prawej sobie będziemy ruszać. Z lewej ruszamy sobie, mhm. a prawa na hamulcu, tak. Mhm. O, i wolniutko sobie tylko na razie. Potrzymaj mnie, Spokojnie, tak. tak, tak, ważne żeby, o. I zobacz, jak on zaczyna ruszać, nogę na podnóżek i teraz pójść sprzęgło zupełnie. Ale trzymaj się, trzymaj pod no, równowagę, pójść w sprzęgło już teraz. Trzymaj, o, zobacz, jak będzie jechać, to będzie ok, tak? O, cyk. jest ok, tak? I nie, jedź w lewo, jedź w lewo, spokojnie w lewo, kręć sobie, tak jakbyś rowerem jechała. Kręcimy w lewo, kręć w lewo, kręć w lewo. Spokojnie sobie, delikatnie kręć w lewo. Sprzęgło! Sprzęgło, jak chcesz się zatrzymać, to musi być sprzęgło i na lewą nogę i hamulec, tak? No, puszczamy sobie sprzęgiełeczko, tylko nie hamuj wtedy, no. tak? Nogę na nóż, podnóżek, no. zobacz, i skręcaj sobie spokojnie, tak? O, i pójdź sprzęgło, ale pójdź sprzęgło zupełnie, on musi jechać troszeczkę szybciej. Tak jak teraz jedzie, to będzie OK. nie podpieraj się nogami. Nogi na podnóżek, tak? Tak jakbyś rowerem jechała pięć kilometrów na godzinę. Niepotrzebnie się zatrzymujesz. Jak masz 5 godzin, jak masz 5 kilometrów na godzinę, to jedź. On po prostu jedzie, tak? On nie jedzie za wolno. Nie, niepotrzebnie. Popatrz. Co jak nogi na podnóże? Puść sprzęgło zupełnie, puść. Daj tu nogę, rękę sobie tutaj. Tak jakbyś sprzęgła teraz nie potrzebowała. No ale po co się podpierasz? Nie. Podpierasz się, dlaczego się zaczynasz podpierać? Jedź tak, jakbyś jechał rowerem, tak? O, widzisz? Teraz dobrze. Tak? I spokojnie w lewo. Delikatny skręt. Jeszcze w lewo. Popatrz. Jak ja Ci pomagam, to nie musimy się podpierać. On jedzie dwa na godzinę. Ale nie bój się, tak? Bo przez to, że się boisz, nogi na podnóżek. Nie możesz się podpierać natalka. Tak? O. Zobacz, rowerem by się jechała 5 na godzinę, było OK. I spokojnie jedź, prosto, jedziemy prosto, tylko zależy mi na tym, żebyś się nie podpierała. Cały czas prosto. O, widzisz? Jest ok. I łapisz tor jazdy, tak samo jak rowerem. Sprzęgło, spokojnie, zatrzymuj się na prostych kołach, sprzęgło. Jak chcesz skręcać, to próbuj delikatnie. co, on do prawej, tak nie znosi nam problem z tym nie? Spokojnie, puszczamy sprzęgiełeczko. Zobacz, cyk, nogę na podnóżek. I zobacz, o. I zobacz, jak chcemy skręcić, to tak z rowerem, tak? O, tylko nie dodawaj gasło.